Królestwo Boże jest otwarte dla każdego. Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu w Królestwie Niebieskim. Dziś widzimy, jak spełniają się te słowa Jezusa. Dobra nowina jest głoszona niemal w każdym zakamarku naszego globu i bardzo wielu ludzi daje wiarę Słowu Bożemu. Kiedy przeglądamy katalogi świętych, znajdujemy tam osoby ze wszystkich narodów, kultur i języków. To wspaniałe, że Słowa Jezusa przynoszą miliardom ludzkich serc nadzieję. Słowa Jezusa. To właśnie o nich jest ta dzisiejsza Ewangelia. Panie, powiedz tylko Słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Słowo Jezusa ma ogromną moc. Słowem Bożym został stworzony cały wszechświat. Na Słowo Jezusa chorzy odzyskiwali zdrowie, demony opuszczały opętanych, a zmarli wychodzili z grobów. Słowo Jezusa słuchane i medytowane każdego dnia przemienia także nasze serca. Pozwólmy prowadzić się Słowu Bożemu. Uwierzmy w Jego moc, tak jak uczynił to setnik z dzisiejszej Ewangelii. Chociaż był poganinem, to obserwując i słuchając słów Chrystusa na drodze logicznego myślenia doszedł do przekonania, że Jezus Posiada autorytet i władzę nad ludzkim życiem i siłami przyrody. My dzisiaj wiemy, że Jezus jest Pantokratorem, czyli Panem Wszechrzeczy i wszystko, co stworzone, widzialne i niewidzialne, podlega Jego władzy. Wiara jest zawsze dobrowolną odpowiedzią człowieka na słowo, które usłyszał. Jednak żeby do tej pozytywnej odpowiedzi doszło, to trzeba nam być otwartymi na poznanie prawdy. To jest najcenniejsze w historii o setniku. Uwierzył w Jezusa, dlatego że miał otwarty umysł i serce. Umysł na poznanie prawdy, a serce na jej przyjęcie, akceptację, czego konsekwencją było zaproszenie Jezusa do swojego życia. Otwórzmy zatem nasze umysły i serca, abyśmy jak setnik, poznawszy prawdę, zechcieli, aby Ona odmieniła nasze życie.